Zgodnie z moją obietnicą, jak rzech powiedział, tak też rzech zrobił. kobiety na walizkach w moim studiu. Już teraz mogę je gorąco i serdecznie przywitać. Magdalena Witoszek. Witam serdecznie. No i Żaneta Czogalik. Również witam. To te nazwisko takie, żeby się wziąć tutaj zaraz na początku wyłożyć. Ale dobrze, dobrze. Moje drogie panie, dziękuję za to, żeście przy zaproszenie. A wy już roztomili za chwilę, przekonacie się, jakie pytania rzech narytował. myślać, że spokojnie te kofry się możecie odłożyć, nie? tak się pustowcie je, bo to trochę płatwo, nie? O właśnie, tak. I teraz no to musicie wylosować, Kero, będzie pierwsze pytanie. Co prywatnie te kobiety na tych walizkach porabiają? O, dużo. Oprócz śpiewania oczywiście uh -huh. różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Przede wszystkim praca, praca, praca, taka typowa praca. Ale ta typowa praca to, nie wiem, tam na kopalni robisz, na dole. <laughs> Chciałach, ale nie. <grystwo> Jednak szkolnictwo. Szkolnictwo. Tak. Czyli e, teraz już wróciłaś do szkoły, czy jeszcze uczysz zdalnie? I tak, i tak. Aha. Hybrydowe <grystwo> trochę, nauczanie. Tak, ta, <grystwo> trochę ze szkoły, trochę z domu, tak to się łączy. Dobra, to, to Żaneta, a Magda? Ja sprzedaję samochody. Ah, Aha, wiedziałam, to wzrok, liczyłam na ten proszę. wzrok. <grym> Może się zgusisz? <grym> nie, nie, nie ci. ale jak reagują mężczyźni, kiedy przychodzą kupić auto i widzą, że kobieta chce im to auto sprzedać? Bywa różnie. Jeżeli przychodzą sami, jest fajnie. Jak przychodzą z żonami, to przeważnie jest, Zenek, tam jeszcze pan jest. <grym> Okej, okay, a, a bywa często tak, że Twoja wiedza zdecydowanie przewyższa wiedza motoryzacyjną danego klienta? E, wiesz co, teraz są takie czasy, że raczej klienci przychodzą bardzo dobrze przygotowani mhm. z modelu, który, który chcą zakupić, ponieważ już wstępną orientację robią w internecie. Yy, no natomiast staram się, staram się być przygotowana, żeby właśnie nie było sytuacji, że mężczyzna jakiś mnie zaginie. <laughs> dobrze. Zwarte, gotowe, przygotowane też do wywiadu. Kobiety na walizkach dzisiaj w naszym studiu. My przed siebie iść, Teraz miał pać pytanie dotyczące nazwy, skąd ta nazwa, ale zanim to pytanie to skoro już ekspert motoryzacyjny jest w studiu, to muszę się spytać czy już jest taką wielką moda na to eko i wszystko co jest elektryczne, hybrydowe? Pojawiają się samochody elektryczne, hybrydowe jak najbardziej są w ofercie i klienci coraz chętniej pytają, uh -huh. natomiast jeszcze chyba jest za mało ten temat popularny, no i póki co jeszcze spalinowe samochody królują. Ale to benzyna czy diesel? Jednak bardziej benzyna. O. Ze względu na jakieś nagonki na temat diesla, natomiast wiadomo, że teraz wszystkie diesle i tak spełniają normy, które muszą spełniać, więc też bez problemu diesle są produkowane już z odpowiednimi dodatkami AdBlue, które się dodaje, żeby jednak tej normy emisji spalin spełniać. Czyli rozumiem, wy, jak już kierujecie się wyborem, to tak, że idziecie z tymi Waszymi walizkami, przymierzacie, łażą do bagażnika, bierzemy. No, a nie każdy wóz się kwalifikuje. Rozumiem, bo jeszcze musi być bo... kolor odpowiedni. Ale nie nie, nie, nie, tylko my już tych walizek mamy dosyć sporo. Pojemny bagażnik, to jest podstawa. Znaczy się nie, bo ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że już się z takimi małymi tymi koferkami do nas do studia przyszli, i tak go W takich koferkach, co wy działkę tam możecie mieć, no waciki, no, no nie więcej, no, Też. No, Też. Też. Dobrze, a skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? Pomysł na kobietę na walizkach w sumie zrodził się przypadkowo. Wstępnie były inne plany, trochę bardziej poważne, ale jednak doszło do tego, że my takie poważne aż nie jesteśmy i lubimy podróżować. Chciałeś się no, zasugerować że... waszym mężom, że wy bywacie. Powiedzmy. No, tak to wygląda, że nie ma, nie? Zawsze ktoś może pakować te walizki, albo my same, albo no, oni nam. Okay. Na no, co w waszych walizkach się wtedy mieści? Yy, wszystko, gadżety na koncerty, stroje do przebrania, prowiant, jak kobieta to oczywiście niezliczona ilość butów, kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki. Okej, okay, czyli rozumiem, generalnie typowo, no, typowo jak u każdej kobiety, czyli yy, już wiem skąd ten srogi bagażnik musi być. Moje drogie panie, na waszym koncie piosenek? No kilka już jest. Jest. Kilka. Jedna jest całkiem ciekawy teledysk, kiedy podróżujecie takim garbusem. To ja. Spełniającym wszystkie normy. No ja też nie czego sobie tak. pojazd. Nie, nie, no bardzo, bardzo w porządeczku, nie, nie, nie, nie, nie ma to tamto, ale moje drugie panie, yy, w którą stronę właśnie zmierza ta wasza muzyka i ten muzyczny projekt? Tak naprawdę yy, ten projekt to jest aktualnie to, co nam w duszy gra. Czyli? Czyli tak naprawdę wszystko, bardziej tak popowo, mhm. yy, mniej takich cięższych rytmów, bardziej... Yy, tak, ale jednak ten pop taki z lat wcześniejszych. Gdzieś tam już Aha. wcześniej e, śpiewałam różne covery e, Anny Jantar i Reny Jarockiej. No i gdzieś ta muzyka jest bliska mi bardzo. I stąd się tak wziął pomysł, żeby w tą stronę. Czyli chcecie odświeżyć to, co kiedyś było słuchane, to, co było kiedyś wyśpiewane? Chciałybyście może nie tyle, co odświeżyć te stare numery, ale w takiej formie podać wasza twórczość? Tak, w takim klimacie takiego. I to wam teraz w duszy grą? Tak. Okej, a powiedzcie mi, bo każdy jak zaczyna to moje jakiś taki plan i jakoś ścieżka obrano. Czy ta wasza ścieżka zmierza do wydania płyty? Zmierza do wydania płyty, natomiast jak zaczynałyśmy, to naszym priorytetem było to, żeby wspólnie razem śpiewać. Mhm. Bo gdzieś tam nasze ścieżki się zaczynały troszeczkę rozchodzić i to był taki priorytet, że wracamy, żeby tworzyć coś razem. Zamysł, tak jak Madzia wcześniej mówiła, był troszeczkę inny. Yy, powstało coś super, powstały kobiety na walizkach, myślę, że się to super sprawdzi, że będzie miłe dla ucha, że ludzie będą super odbierać, no i zobaczymy. Ale ta nazwa też jest, jako projektu jest troszkę taką bezpieczną, bo kobiety na walizkach, to kobiety, które z tego kofra mogą wyciągnąć takie muzyczne wspomnienia. Dokładnie tak. I w sumie taki był zamysł, że my jesteśmy w podróży, ciągle jesteśmy w, w podróży, lubimy zwiedzać, ale głównie jesteśmy w muzycznej podróży. I właśnie w taką podróż chcemy zabierać naszych słuchaczy, naszych odbiorców. Proszę bardzo, Wy albo docie się porwać, a myślę, że na pewno docie się porwać w taką właśnie muzyczną podróż. Hej, przykodo, czekaj nas Do pociągu wsiadać czas Miało paść pytanie i niech też padnie Czy warto śpiewać, drogie panie? A może troszkę odpowiedzią będzie, jakby my sobie zrobili taki rachunek tego wszystkiego Ile tych piosenek już powstało? Ile na koncie je macie? Pięć plus dwie świąteczne I teraz teledyskowo Udało nam się zrealizować teledysk do trzech utworów plus tych dwóch świątecznych też. Tak. Czyli w sumie... Czyli całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. I to jest początek. I to jest troszkę też już właśnie odpowiedź na to pytanie, czy warto śpiewać. Wydaje wam się, że Oczywiście, warto? Oczywiście, że warto. No my życia nie widzimy poza śpiewaniem, ale uważam, że w sumie obie uważamy, że każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej. <śmian> <drożej, śmian> ale... <śmian> Okej. Okay. Tu nasze zdania się będą nieco różnić, ale yy, Działchy, powiedzcie mi jeszcze jedna taką rzecz, bo to jest takie trochę tendencyjne pytanie i... Takie, no nie powinno się już tego pytania zadawać, ale jak zaczynały kobiety na paliskach z tym śpiewaniem, bo pewnie odpowiedź będzie taka sama, od małego już śpiewu. jak to było? Ach no to tak też jest, ale my wspólnie zaczęłyśmy śpiewać w orkiestrze kopalnianej, dentej i tam się poznałyśmy i tamte nasze drogi się zeszły. Tak. czyli oryginalnie. Bardzo oryginalnie. A jaki repertuar w orkiestrze jest 7? Nasz taki charakterystyczny śląski też, repertuar? Tak. Czy już Ale bo, taki też? nowoczesny też, no, bo no. tam mażoretki tańczyły do takich y, nowoczesnych też utworów, a mhm. gdzie myśmy wypełniały tę muzykę naszym wokalem. Ale śląskie też, i gwarki, tak, było. i barburki, i golonko. Tak. i golonko. Nie wiem, widać golonka normalnie i ciapka pusta wyłazi. To Wszystko widać. Dobrze, ale jak już śpiewacie, to e, e, chętnie śpiewacie to, co jest waszym repertuarem, e, to co wam w duszy gro. czy macie takie swoje numery jeden, takie ulubione hity? Ale mamy jest? ulubione i też śpiewamy te ulubione. Tak, bo my też mieszamy na koncercie póki mhm. co jeszcze coverowe utwory. Mhm. Plus dokładnie te nasze no to autorskie. Dobra. to teraz zapytam o ten cover, który musi być zaśpiewany na koncercie. Bo nie wyobrażacie sobie koncertu bez Dla tego... Dla mnie? No. Gdzie ci mężczyźnik? <grym> I być kobietą, nie? Proszę bardzo, czyli no, to, to już taka całą historia do tego idzie poukładać. Moje drogie panie, bardzo dziękuję za to, żeście przyjęły te moje zaproszenie, że mogliśmy chociaż chwilę tutaj postać razem, poklachać i nieco więcej się e, owoc dowiedzieć. Trzymam kciuki za tę muzyczną podróż, bo ona się rozpoczyna i mam nadzieję, że rozpocznie się na dobre. I że żaden już biletów sprawdzać nie będzie, no pojademy przed siebie. A my mamy nadzieję, że zabierzesz się z nami w tą muzyczną podróż. <laughs> Dwa razy mi nie godejcie. Dobrze, kobiety na walizkach. Magdalena Witoszek, Żaneta Czogalik to moje e, właśnie dzisiaj zaproszone Dwie panie z koframi tu w studiu.